Wysoka Rado, zaproszeni goście, otwieram 36 30... <kluzniak> sesję odzwyczajną Rady Miejskiej w Wólnicy Informuję, że sesja Rady Miejskiej w Wólnicy jest utrwalana i transfikowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz dźwięk. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, witam wszystkich radnych, Pana Burmistrza, Panią Sekretarz, Kierowników Jednostek organizacyjnych. Witam Radnego pojazdowego członka zarządu powiatu, Pana Romana Mazurkiewicza. Witam panią na Renek Pana Dawida. Obecnie przystąpimy do sprawdzenia obecności. Proszę o zalogowanie się do systemu. Skład Rady wynosi 15 Radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 Radnych, to stanowi forum, w którym Rada Miejska może obradować, podejmować prawomocne decyzje. Otrzymaliście Państwo e, proponowany porządek obrad. Czy ktoś do tego porządku chce wnieść jakieś uwagi? Nikt się nie zgłosił. Wobec tego Rada Miejska w będzie obradować według ustalonego porządku obrad, który w Radni Otrzymali na stole prezydialnym, i tutaj pierwszy stolik, zaraz yy, leży protokół z poprzedniej sesji. W czasie przerwy będzie można do niego podejść, zapoznać się z nim, zgłosić nie, w końcowej części obrad jakieś uwagi. Kolejny punkt porządku obrad. Informacja o działalności burmistrza. Czy Pan Burmistrz chciałby uzupełnić swoją informację? Tak. Proszę uprzejmie. Jeżeli ktoś będzie chciał zabierać głos, to, to przypomnę, proszę podejść do tego mikrofonu ustawionego tutaj na stoliku. Będzie lepsza słyszalność dla wszystkich. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Zebrani Goście. Ja do tej informacji, o, o tej, tutaj, która nie jest zapisana, powiedzmy tutaj na moim sprawozdaniu. Z działalności chciałbym jakby o dwóch rzeczach powiedzieć, no może po, można powiedzieć o trzech. No, jedną rzeczą jest oczywiście ta sytuacja, którą mamy obecnie, czyli cały szereg spotkań, wideokonferencji związanych z zarządzaniem kryzysowym i obecną sytuacją na ką tu mamy, czyli organizowaniem się w zakresie przyjmowania uchodźców i tych wszystkich procedur, które tutaj są z tymi związane. Oczywiście wymaga to dużo pracy i dużo zaangażowania e, zaangażowania ze strony i pracowników rzędu i wszystkich osób, które są jakby zaangażowane bezpośrednio tutaj w pomoc tym ludziom. Oczywiście z tego miejsca chciałbym wszystkim bardzo mocno podziękować i, i tutaj kierownikom z, z, z panią Sylwią Małecką, która jest powiedzmy bezpośrednio odpowie, od, jakby od, odpowiada w urzędzie za, za, za kontakt i tutaj jakby Tworzenie też bazy danych, które tutaj, osób, które do nas tutaj dotarły. To jest jakby podstawowa, że tak powiem, ta niezapisana część mojej działalności. Jeszcze jedna ważna sprawa. To jest, wczoraj odbiliśmy również spotkanie, mieliśmy konwent gmin województwa lubuskiego online, na którym właśnie między innymi były też poruszane z, z, z sprawy związane z zatrudnieniem, zatrudnieniem uchodźców, którzy wyrażają zgodę na pracę w Polsce, z przyjmowaniem dzieci do szkoły, że mamy też deklarację tutaj, że dostaniemy dodatkowe pieniążki na, na naukę tych dzieci, pod warunkiem, że te dzieci zgłoszą się do szkoły, także my tu jesteśmy chętni, żeby przyjmować również dzieci do szkoły. No i cała, cała ta otoczka związana z obecną sytuacją, jaką mamy tutaj na, obecnie na, można powiedzieć, pograniczo-polsko-ukraińskim, ale, ale też i nie tylko, bo to wiadomo, że oddziałuje na cały nasz kraj, i nie tylko. I trzecia rzecz bardzo ważna, bo wiadomo, że ten problem jest dalej nierozwiązany. Chodzi tutaj o transport publiczny. W poniedziałek, podczas posiedzenia Komisji Kultury i Oświaty, krótkie spotkanie o którym, <słyski> roczny, o którym, o którym dobrze, z przedsiębiorcą, który był zainteresowany świadczeniem usług transportu publicznego na, na trasie Żaru węchnica Spotkanie trwało pół godziny, tak jak mówię. Patrzcie, dużo fajnych konkretów. Zaproponowaliśmy kilka dodatkowych połączeń na klasie Jarynek Lica. Czekam teraz na jakby odpowiedź tej firmy, która była zainteresowana świadczeniem w tych usług. Ale jeśli Państwo powiedzieć, że to, jest, to nie jest nic pewnego. jest tylko deklaracja firmy, że jest zainteresowana, to tego, e, musi się po prostu ta firma zorganizować. E, oczywiście taki dodatkowy może być kierowca. Może dodatkowo samochod, ja tego nie wiem, nie, nie, nie powiedziałem szczegóły, ale tak powiedziałem, że mieliśmy zdeterminowani, żeby poprawić jakość usług w zakresie świadczenia transportu zbiorowego. Jak Państwo wiecie, to też nie wiem, Czrezy, że w urzędnicy ostatni autobus z dni robocze wjeżdża o 13.10 przez miękę. Później no nie uważam tego połączenia, bo wykluczenie wykluczenie komunikacyjne, to jest naprawdę to wszystko dochodzi do po prostu, wleczenie, wleczenie który pochodzi, ekstremalnie w tych przypadku gdzie mamy informacje o tym, że dzieci na przykład wiceje, że oni już sukcesy do szkoły, do szkół średnich, bo no jeżeli dziecko zostanie troszkę ruszej, ma jakieś zajęcie dodatkowe i tak dalej, czy przygotowuje się do tego premieru, linkiast i tak dalej, wyraźnie. Są do zajęcia, to od 16.40 wyjeżdża, że później nie ma już nikogo. To jest po prostu no, niedotyczna sytuacja. Ja naprawdę bardzo miałem zależy dość dojść mocno, na w, w tym Staram się to zorganizować. Czekam na tę te informację tego tym, może się to do nie dobrze. Jakie będą dalsze kroki? To... Jestem również wymówiony z Panem Staurową na spotkanie, żeby stało się to, jak to rozeznać, wniosek, o wypłatę do tych przewozów, o to, żebyśmy mogli potem zainwestować Panu e, koszty funkcjonowania tej linii. Być może, e, znaczy, być może naprawdę na początku nie wiem, jakie będzie możemy tej linii, będą już tak nowe, nowe linie muszą nowe godziny odbioru, to musi gdzieś tam wejść już w jakieś tam czerwony, które korzystają z tego, żeby po prostu ta linia funkcjonowała, funkcjonowały, się mogli przemieszczać na, na trasie do żarnych. Tak? Nie tylko, już, tylko dzieci w szkole, ale również nie mamy tutaj na miejscu specjalistycznych ośrodków, które są obieki zdrowotne. Osoby starsze, żeby nie jechać do zmuszonych żeby się do lekarza, obrócić do tego lekarza, więc nie wiem, może to wiele osób, które go nie Tak na gorąco, że ja będę całkowicie wiedział, co będzie w tym zakresie, w tym zakresie, w tym zakresie, w Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do pana burmistrza w związku z jego działalnością za okres między sesjami? Radny Krzysztof Dziurewicz, proszę. Witam wszystkich. Mam takie pytanie, bo dosyć dużo spotkań dotyczyło tematu EUWT i jego działalności w, w niedalekiej przyszłości, bo wiemy już, że EUWT na pewno powstanie, kwestia tylko wyboru dyrektora i moje pytanie też jest takie, czy tutaj Łęknica jako członek tego... EuWT. Ma teraz jakiś wpływ na wybór tego dyrektora? Czy jest w komisji konkursowej na wybór dyrektora do EUWT? Tak. To uważam, że to jest stanowisko bardzo, bardzo na ważne na z punktu widzenia naszej wydarzenia większość planowanych inwestycji w takim znajduje się wokół reżimu i, i rozwoju infrastruktury Także proszę bym tutaj, dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj Pan już powiedział: mamy lat starań, te już. Tego, roku niej, jako, do do Rzeforka, w którym istnieje 23 października tego roku został zarejestrowany i uzgodniony jeszcze po środowisku w Europejskim Lutowaniu Stowarzyszenia Rejestrowanej w grupie UNESCO Única Obrachunkowego Co się dzieje jak jest pomówić, w ramach UNESCO że chodzi o zakres funkcjonowania tej organizacji? E, został ogłoszony nabór na dyrektora tego, tego stowarzyszenia. Są tam. Są tam Odpowiednie kryteria ustalane, które były dość mocno negocjowane w minister spraw zagranicznych polskiego MSW. MSW, right. to i tam z przedstawicielami, jeden w Saksonii, drugich, bo to jest program, to wchodzą jakby składkę WP, wchodzą składki członkowskie, więc wszyscy chcieliby mieć również wpływ na to, jak to będzie funkcjonowało. Z polskiej strony osobą, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie może w tym sensie, że przeprowadzenie samego naboru, przyjęcie kandydatów do strony formalnej to jest Pan Dyrektor Grodzik, który jest Dyrektorem Departamentu Europejskiego Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego. Ja z nami mam dojdowy kontakt. Czekamy, jak spłyną wszystkie oferty. Nie chcę na chwilę o tym są... Ja tylko po prostu nie mam takiej wiedzy, nie będę mówił, że wiem. Ze strony Niemieckiej z Saksonii jest obiegowany burmistrz Noach, natomiast ze strony Rady Górskiej, saksonii, Pani Hebo, który jest pracownikiem z pałeku piątowego w Gębie. Te trzy osoby dolegliwują w tej randówie postanowionej. Ja, jako członek będę na pewno e, w komisji, która będzie oceniała e, drogą pracowników merytorycznych, projekt, będzie pracowników oceniać. E, co do dodatkowych jakby wymagań i dodatkowych kompetencji, jak lat, 1 kwietnia 2014 roku, 2022 roku, czyli można powiedzieć za miesiąc. Mamy kolejne spotkanie jak w wszyscy członkowie Abyśmy mogli podjąć różnego rodzaju uchwały, to spotkanie będzie tutaj w naszym centrum promocji już Pani Januszka została, Pani Januszka, nasza dyrektor została wyprodukowana. Będziemy gościli tutaj, że tak powiem, całej tej ważniejszej z dystrybucją w naszej infrastrukturze. I teraz to trudno. Wybór, ja oczywiście musimy pamiętać, że LUT to nie tylko łącznik. Wiemy, że jest organizacja, która powstała, żeby wypełnić, wypełnić wymogi e, Komitetu UNESCO e, i EUT traktowane jest jako oczywiście jako skut, który jest transgraniczny, dlatego, dlatego e, trzeba by pośrodkować i znaleźć taki kompromisowy dyrektor, który będzie e, później kierował EWT i spełniał wszystkie kryteria, wszystkie jakby... E, Wszystkie takie wymagania związane z tymi formalnymi, ale też żeby żeby odpowiadał nam na wyzwania, które na czekają. No Może nigdy nie jest tak, że ten dyrektor będzie preferował jakieś słowo, zawsze trzeba znaleźć kompromis, który będzie zadowalający wszystkich. Wiadomo, ja że jest kompromis, to nie zawsze jest, w wszyscy są zadowoleni, ale trzeba wspólnie myśleć o przyszłości, myśleć klasycznie w kontekście tych środków i tutaj inwestycji. Yy, ja... Jak możemy, jeszcze w razie gdyby się okazało, że e, oczywiście kto nie wierzy, gdyby wizja rozwoju Goparku była inna od tego niż to mamy, to będzie wydaje mi się, to jest niemożliwe, dlatego że my mamy dokument strategiczny, który nazywa się Master Plan, dokument dowoztupar do 2018 roku do 2028 roku, który zakłada, są zrobione wytyczne, On jest aktualizowany na bieżąco, dla ma kolejna aktualizacja gdzie bardzo dużo rzeczy związanych jak z, z inwestycjami w różne cele tak, infrastruktury społecznej i infrastruktury publicznej jest zapisane na pewnej włoskiej stronie inwestycji, także musimy sobie to rozkładać, aby te akcenty były równo, równomiernie po polskiej i po włoskiej stronie realizowane. No, Trudno tru, mi mówić, że będziemy tutaj w, w jednym sposób jakoś tam mogli negować pewne jakieś tam założenia w tej organizacji mamy prawo głosu, mamy prawo weta. To jest w ten sposób że w na każdym głosowaniu, które po prostu z jednej strony że, że każda każda uchwała podejmowana e, jest podejmowana na zasadzie jednomyślności. To znaczy, żeby nie było tak, że tam nasi koledzy z gminie są bo Sarktoni mają punktu, który ma jeden głos i mamy jeden, że tam gdyby z tego rodzaju komisji które nam się nie spodobają, no, a będą preferowały w stronę niemiecką. To nie zawsze prawo nie zagłosowanie za. Jak po czytamy to pod na niech w życie, bo jest wymagana jednomyślność. A jednocześnie jest wymagana ważna wiedza w wielu aspektach. Są jakieś pewne rzeczy mało ważne z punktu działalności, które nie wymagają jednomyślności, ale dla finansowy i tak dalej, przez perspektywa rozwoju, wymagają jednomyślności. Także ja uważam, że to jest zabezpieczenie dość mocno. Mówiąc do szczegółów, to nie chciałbym mówić, bo tak naprawdę 1 lutego już będzie wybrany dyrektor, który szybki, wybrany z i pracownikami. Wtedy to MFT powinno już rozpocząć, tak powiem, pełną harmonizację. To tak, na razie tyle, co mogę Państwu powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję za bardzo obszerną, wyczerpującą odpowiedź. Czy jeszcze pytania do Pana Burmistrza w związku z jego działalnością za okres między sesjami? Wiele z tych sprawki tutaj zostały ujętych przez pana burmistrza zostało wyjaśnionych już podczas obrad komisji. Jeżeli nie ma, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja o treści udzielonych odpowiedzi na interpelacje zapytania. Takowych nie było, więc automatycznie punkt został wyczerpany. Kolejny punkt to przedłożenie względnych interpelacji i zapytań radnych. Kto z Państwa ma jakieś zapytanie czy interpelacje radne, Robert Kachun. Proszę o przedstawienie i przekazanie na piśmie. Szanowni Państwo dwie interpelacje o... mające pewien wspólny mianownik. Ja może odczytam treść interpelacji pokrótce o co chodzi. Ostatnie wichury, awarie z nimi związane pokazały, że stan infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej w mieście jest niezadbany. W związku z tym zwracam się do pana burmistrza z prośbą o wystąpienie do publicznych operatorów telekomunikacyjnych plus T-Mobile Orange Play o sprawdzenie stanu technicznego infrastruktury łączności mobilnej i stacjonarnej ze szczególnym uwzględnieniem zasilania awaryjnego. No, ostatnie wichury pokazały, że yy, jak tylko nie ma prądu, to od razu też nie ma telefonów. I, I to sugeruje, że te zasilania awaryjne jest no, w stanie niezadbanym nie, nie właśnie. To jest treść pierwszej interpelacji, a druga interpelacja o podobnym na podobny temat, ale troszeczkę inny aspekt. Tu też zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o przygotowanie i udostępnienie radnym raportu dotyczącego aktualnego stanu przygotowania miasta do sytuacji awaryjnych i kryzysowych. Chodzi np. o długotrwały brak prądu w sieci energetycznej, huraganowe nowe wiatry czy powodzie. Że to tak, w skrócie. Interpelacje oczywiście przekazane zostaną panu burmistrzowi, który albo sam przygotuje odpowiedź, ewentualnie zleci osobom podległym ich przygotowanie i te odpowiedzi zostaną we właściwym czasie udzielone. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś zapytanie czy interpelacje? Nie widzę. Kolejny punkt porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęgnicy na 2022 rok. Wszyscy z Państwa otrzymali projekt planu pracy. Komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy są jakieś uwagi dotyczące tegoż projektu? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 36 przez 226 przez 2022 Rady Miejskiej w z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w na 2022 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej na 2022 rok jak w załączniku do uchwały. Paragraf drugi.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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 36 przez 226 przez 2022 Rady Miejskiej w Błęknicy z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Błęknicy na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad, punkt siódmy to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Łęcznicy na 2022 rok. Też każdy z radnych zapoznał się z propozycjami dotyczącymi planów pracy. Komisje pozytywnie zaopiniowały te projekty. Czy jakieś uwagi? Ktoś jeszcze chciałby głos zabrać w tej sprawie? Nie widzę, wszystko jasne. Uchwała nr 36 przez 227 przez 2022 Rady Miejskiej w Ujątnicy z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujątnicy na 2022 rok. Na podstawie artykułu 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ołynicy na 2022 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Ustęp 2. Zatwierdza się plany pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ołynicy na 2022 rok. Punkt 1. Komisji Budżetu Gospodarowania mieniem komunalnym, inwestycji, gospodarki przestrzennej, komunalnej i rolnictwa załącznik nr 2 do uchwały. Punkt 2. Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego załącznik nr 3 do uchwały.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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 36 przez 227 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 marca tego roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Łęknicy na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok gminy Łęknica. Komisje, które przeanalizowały ten projekt podczas swoich posiedzeń. Wszystkie pozytywnie go zaopiniowały. Czy ktoś w tym temacie chciałby jeszcze zabrać głos? Radny Krzysztof Dziulewicz, proszę. Chciałbym zabrać głos tutaj w sprawie środków przeznaczonych na zakup iluminacji świątecznych i na komisji właśnie tutaj zastanawialiśmy się, a dzisiaj mamy okazję zapytać się Pani kierownik Miejskiego Zakładu Komunalnego, jeśli chodzi o możliwości przechowania takiego elementu na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego no i w związku z tym, z jakimi boryka się Pani problemami, jeśli chodzi o, o kadrę pracowniczą, czy w ogóle nie, nie, nie byłby to kolejny bardzo duży problem dla. MZK jeśli chodzi o y, właśnie obsługę tej takiej instalacji. Pani Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego. Proszę Pani Ewo o podejście tutaj do, do, do mikrofonu tak żeby Pani była słyszalna. Jeżeli chodzi o jakieś takie drobne iluminacje, to my przechowujemy węże oświetleniowe, jakieś lampki dekoracyjne, jeżeli chodzi o miasto, ale nie mam pojęcia o, o jakim tutaj mówimy, o jakiej wielkości gabarytach. Będziemy szukać na pewno będziemy pomagać nie będziemy szkodzić Poszukamy, szukamy się czy jest taka możliwość przechowania na jednym z naszych obiektów. Jeżeli chodzi o nasze problemy miejskiego zakładu komunalnego personalne to są wszystkim znane. Ja już niejednokrotnie wspominałam, że borykamy się z brakiem kadry do obsługi miasta w zakresie utrzymania czystości, porządku, sprzątania, utrzymania dróg, ścieżek, traktów rowerowych, także to wszystko mamy naprawdę tak bardzo ograniczone, bo wystarczy, że jedna osoba ma absencję chorobową automatycznie, no, nie ma osoby na zastępstwo, tak. Wspieramy się CIS-em bardzo mocno, ale też te, ta, te możliwości, jak wszystkim wiadomo, są ograniczone ze względu na jakość wykonywanej pracy przez uczestników Cisu. No nie jesteśmy w stanie nawet, jeżeli pokazujemy coś, jak ma być wykonane to nie możemy gwarantować, że wszystko zostanie wykonane tak jak zostało to pokazane, no a nikt nie ma czasu, żeby towarzyszyć nosto przez 8 godzin tam powiedzmy grupie uczestników, której się poleciło wykonanie jakiegoś zadania. Mieliśmy kilka podań do, do pracy, kilka, kilku panów się interesowało. Jednak wynagrodzenie tutaj zdecydowanie jest decydujące. Także obsługa zostaje, nam się wykrusza bardziej niż, niż wzmacnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 36 przez 228 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok gminy Łęknica. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 135 605 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 391 008 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3, ustęp pierwszy. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 5 32 62 zł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 Zmienia się załącznik uchwały budżetowej zawierający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Zmienia się paragraf 6 uchwały, który po zmianach otrzymuje nowe brzmienie. Ustęp pierwszy Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w pocie 189 tysięcy złotych. Ustęp drugi Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 198 522 złotych. Ustęp trzeci Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3 tysięcy złotych. Paragraf 8. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2022 wynosi ustęp pierwszy. Dochody 18 milionów 115 608 zł, w tym dochody bieżące 14 milionów 701 608 zł, dochody majątkowe 3 414 tysięcy zł. Ustęp 2. Wydatki 23 147 670 zł. W tym wydatki bieżące 14 863 488 zł. Wydatki majątkowe 8 284 182 zł. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mięknicy. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Od głosu proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 36 przez 228 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 marca tego roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok w została przyjęta jednogłośnie. Punkt 9. Porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęgnice na lata 2022-2025. Komisje i ten projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. Uchwała numer 36 przez 229 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęknica na lata 2022-2025. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęknica na lata 2022-2025 jak w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej jak w załączniku nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęknica jak w załączniku nr 3 do uchwały. Paragraf czwarty. Zmienia się paragraf drugi uchwały, który po zmianach otrzymuje nowe brzmienie. Ustęp pierwszy Upoważnia się burmistrza Łęknicy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Ustęp drugi Upoważnia się burmistrza Łęknicy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ustęp trzeci. Upoważnia się burmistrza Łęknicy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie drugim, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. Ustęp czwarty. Upoważnia się burmistrza Łęknicy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków unijnych do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Paragraf 5.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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 36-229-2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca tego roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęknica na lata 2022-2025 została przyjęta jednogłośnie. Punkt kolejny to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Łęknica. Komisje po przeanalizowaniu projektu pozytywnie go zaopiniowały. Czy ktoś w tym temacie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wszystko zostało szczegółowo omówione, wyjaśnione. Przystępujemy do głosowania uchwała numer 36 przez 230 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie cmentarza, z cmentarza komunalnego na terenie gminy Łęknica. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Ustala się następujące wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w gminie Łęknica. I tak w punkcie pierwszym mamy opłaty za utrzymanie i zarządzanie cmentarzem. To jest 400 zł stawka za pogrzeb. W punkcie drugim, opłaty za korzystanie z kaplicy 100 zł za pogrzeb. I w punkcie trzecim, opłaty za korzystanie z terenu cmentarza komunalnego. Przy opłat, jeżeli chodzi o opłatę za nadzór nad pochódkiem ekskumacją, to jest 200 zł a opłata za wjazd na cmentarz przy wykonywaniu prac kamieniarskich i innych związanych z utrzymaniem grobu 100 zł. Punkt czwarty to opłata za miejsce grzebalne na okres 20 lat i punkt piąty przedłużenie miejsca na cmentarzu dla grobu na następne 20 lat. Są to stawki takie same i jeżeli chodzi o grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej jest to kwota 250 zł. Grób ziemny pojedynczy piętrowy dla osoby dorosłej 300 złotych. Grup ziemny podwójny dla osób dorosłych 500 złotych. Grup ziemny podwójny piętrowy dla osób dorosłych 600 złotych. grup ziemny pojedynczy dla dziecka do 6 lat 150 złotych i grup ziemny na urnę 150 zł. Punkt szósty Opłata za miejsce pod grób murowany na okres 20 lat i punkt 7. Przedłużenie miejsca na cmentarzu. Pod grup murowany na następne 20 lat też stawki są takie same. Jeżeli chodzi o grup murowany pojedynczy to jest to kwota 700 zł. Grób murowany pojedynczy piętrowy 800 zł. Grób murowany podwójny 900 zł. Grób murowany podwójny piętrowy dla osób dorosłych 1200 zł. Grób murowany pojedynczy dla dziecka do 6 lat 200 zł. grub murowany na urnę 200 zł. I w punkcie ósmym mamy rezerwację miejsc w grobach ziemnych na okres 20 lat, gdzie miejsce dla grobu pojedynczego to stawka 250 złotych i miejsce dla grobu podwójnego stawka wynosi 500 złotych. W ustępie drugim czytamy. Do opłat wskazanych w ustępie pierwszym dolicza się należny podatek od towarów i usług VAT zgodnie z odrębnymi przepisami. Paragraf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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 36 przez 230 przez 2022 Rady Miejskiej w z dzisiaj w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie gminy Łęknica została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników. Jest to wymóg, który został na gminy nałożony z tym rokiem, dlatego też taka uchwała została, taki projekt uchwały został przygotowany. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy ktoś w tym temacie chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 36 przez 231 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Na podstawie artykułu 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Wznacza się miejsce położone w Łętnicy na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 171 przez 26 obręb 0001 o powierzchni 0,395 dziesięciotysięcznych hektara do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników. Ustęp drugi. Położenie miejsca, o którym mowa w ustępie pierwszym, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Jest to miejsce naprzeciwko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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 36 przez 231 przez 2022 Rady Miejskiej Włochnicy z dzisiaj w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, jako punkt 12, porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Ten projekt również pozytywnie został zaopiniowany przez wszystkie komisje. Czy ktoś chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 36 przez 232 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Na podstawie artykułu 5 ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników Rada Miejska w Łęgnicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu położonym na działce o numerze ewidencyjnym 171 przez 26 w jednostce ewidencyjnej Łęknica obręb 0001 o powierzchni 395 dziesięciotysięcznych hektara, zwanym dalej miejscem do prowadzenia handlu. Paragraf 2 ustęp 1. Rolnicy i ich domownicy mogą prowadzić handel na miejscu do prowadzenia handlu w piątki i soboty w godzinach od 7 do 15.00. Ustęp 2. W handlu mogą być wyłącznie produkty rolne, do spożywania, spożywcze lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników i ich domowników. Paragraf 3. Prowadzący handel rolnicy i ich domownicy zobowiązani są do... Punkt 1. Utrzymania czystości w miejscu prowadzenia handlu w czasie i po zakończeniu sprzedaży. Punkt drugi. Wyposażenia stoiska w pojemnik na odpady. 3. Zagospodarowania na własny koszt odpadów powstałych w miejscu prowadzenia handlu w związku z prowadzeniem, prowadzonym handlem. 4. Oznaczenia wystawianych na sprzedaż produktów i wyrobów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne, w którym zostały wytworzone. 5. Prowadzenia handlu w sposób nieutrudniający prowadzenia handlu przez pozostałych handlujących oraz nabywania towarów i wyrobów przez kupujących. 6. Prowadzenia handlu w sposób nieutrudniający korzystania z wyznaczonych ciągów pieszych. 7. nieparkowania pojazdów mechanicznych, które nie służą prowadzeniu sprzedaży na miejscu prowadzenia handlu. 8. Zapewnienia wymaganych przepisami prawa powszechnie obowią obowiązującego warunków sprzedaży w szczególności higien higieniczno-sanitarnych i epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy przeciwpożarowych. 9. nieprowadzenia handlu obnośnego. 10. Przestrzegania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 Jak będzie można to tak. Dobra, już znam. tylko jeszcze musimy poczekać na obraz. Dobra. Wysoka Rada, zaproszenie goście. wznawiam obrady 36. sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Błęknicy. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 10 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Przechodzimy do punktu 13. W porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2022 roku. Komisje, które zapoznały się z tym projektem pozytywnie go zaopiniowały. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 36 przez 233 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2022 roku. Na podstawie artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2022 roku, zwany dalej programem. Paragraf 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łęknica realizuje się poprzez Punkt 1. Przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach przez Urząd Miejski w Łęknicy ulica Żuracka 1 lub pod numerem telefonu 683624700. Punkt 2. Umieszczenie bezdomnych zwierząt w stronisku dla bezdomnych zwierząt w zarach przy ulicy Żurawiej nr 32.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 Ustęp drugi zgłoszenia o potrzebie odłowienia bezdomnego zwierzęcia przyjmuje Urząd Miejski w Łęknicy, który zawiadamia lekarza weterynarii pana Rafała Rafalskiego lub Łóżecką współdzielnią socjalną w Piotrowie przyjmującą zgłoszenia pod numerem telefonu tu podane są dwa numery yy, telefonu działających na, na zlecenie gminy Łęknica. Ustęp trzeci. Odłowione zwierzęta bezdomne podlegają przywiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Żurawie nr 32 w Żarach. Paragraf 5. Obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Żurawie nr 32 realizuje lekarz weterynarii działający na zlecenie tego schroniska. Paragraf 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują. Punkt pierwszy: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żarach przy ulicy Żurawiej 32. Punkt drugi: Urząd Miejski w Łęknicy. Paragraf 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt znajdujących się w schronisku realizuje lekarz weterynarii działający na zlecenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach. Zgłoszenia o potrzebie uśpienia ślepych miotów zwierząt, przyjmuje Urząd Miejski w Łęknicy, który zawiadania lekarza weterynarii pana Rafała Rafalskiego lub panią Monikę Stachura działających na zlecenie gminy Łęknica. Paragraf 8. Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz opiekę nad nimi zapewnia gospodarstwo rolne pani Józefy Przybyłek w Żarkach Wielkich. Paragraf 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez lekarza weterynarii pana Rafała Rafalskiego. Paragraf 10. Na realizację programu w 2022 roku przeznacza się środki finansowe w kwocie 20 tys. złotych w tym: Punkt 1. Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w stronisku 11 tysięcy złotych 2. Na opiekę nad wolno żyjącymi kotami 2000 złotych 3. Na odławianie, odławianie bezdomnych zwierząt 2000 zł, 4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 500 zł. 5. Usypianie ślepych miotów 700 zł. 6. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym w gospodarstwie rolnym 800 zł. 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 3000 zł. Paragraf 11. Traci moc uchwała nr 27 przez 166 2021 Rady Miejskiej w Łęgnicy z 26 marca 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2021 roku. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa lubuskiego. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały lub za jej odrzuceniem albo wstrzymuje się od głosu proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Stwierdzam, że w wyniku głosowania Uchwała nr 36 przez 233 przez 2022 Rady Miejskiej w z dnia 4 marca tego roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2022 roku została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Komisję zapoznały się szczegółowo z projektem uchwały. Wyjaśniono nam czego dotyczy to wezwanie. W załączniku szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wątpliwości podmiotu zgłaszającego czy wzywającego nas do usunięcia naruszenia prawa czyli firmy Apexim. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 36 przez 234 przez 2022 Rady Miejskiej w Ojętnicy z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po rozpatrzeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa Rada Miejska w Ojętnicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą nr 35 przez 224 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica uznaje się za bezzasadne z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łąchnicy do poinformowania wzywającego o stanowisku zajętym przez Radę Miejską w Łąchnicy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem, przeciw czy też wstrzymuje się proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 36 przez 234 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dzisiaj w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa została przyjęta stosunkiem głosów 9 za i 1 wstrzymujący się. Punkt 15. Porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych. Ten projekt uchwały również został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. Czy ktoś w tym punkcie chce zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 36 przez 235 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęgnicy uchwala co następuje. Paragraf 1 ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej na każdą za każdą rozpoczętą godzinę udziału w punkt pierwszy działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości jednej 175% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przed dniem ustalenia ekwiwalentu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie artykułu 20 punkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Punkt 2. Szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych w wysokości 1,350 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez tą samą osobę na tych samych zasadach. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 4 przez 20 przez 2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łęknica. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Łęknica, paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 36 przez 235 przez 2022 Rady Miejskiej Wojtnicy dnia 4 marca bieżącego roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, w szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych została przyjęta jednogłośnie. I tyle, jeżeli chodzi o uchwały w naszym porządku obrad. Punkt 16 to sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt za 2021 rok. To sprawozdanie wszyscy radni otrzymali, zapoznali się z nim. Czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt za 2021 rok zostało przez Radę przyjęte. Punkt 17. Informacja z realizacji programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży za 2021 rok. Podobnie jak w punkcie poprzednim radni też się zapoznali z tą informacją. Czy ktoś chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że informacja z realizacji Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za 2021 rok została przez Radę Miejską w Lęknicy przyjęta. Punkt 18. Sprawy różne. Jest kilka tutaj. Spraw do poruszenia. Kilka pism, które wpłynęły do Rady. Ale na początek taki apel, odezwa, prośba od mieszkańców Łęknicy, części mieszkańców Łęknicy zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy, dla mieszkańców Ukrainy dotkniętych no, tym, co najgorsze. Mieliśmy nadzieję, że to się nie stanie, ale niestety 24 lutego bieżącego roku stało się to, co najgorsze. Siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Wojna stała się faktem. Dziś wszystkie oczy, myśli i modlitwy zwrócone się, są w stronę Ukrainy. Ukraińcy bronią dziś nie tylko własnego kraju, ale również Polski, Europy i wartości całego Zachodu. Płacą za to najwyższą cenę. Nie zostawimy ich samych. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do mieszkańców naszego miasta. Okażmy wsparcie poprzez słowa otuchy, wsparcie materialne. Powiedzmy naszym przyjaciołom z Ukrainy, jesteśmy z Wami. Od niedzieli organizujemy zbiórkę potrzebnych rzeczy. Tutaj wymienione są rzeczy, które, które są niezbędne do tego, aby wspomóc tych, którzy potrzebują takowej pomocy. Podobna informacja również znajduje się na stronie Urzędu Gminy Łęknica na BIP-ie. Jest tam wyszczególnione dokładnie, jakiego rodzaju przedmioty, jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne. Nie wiemy czy wymieniliśmy wszystkie najpotrzebniejsze artykuły, bo wiadomo te potrzeby mogą być różne w różnych okresach czasu. Wiemy, że wśród nas mamy osoby z Ukrainy. Zapewne macie tam też przyjaciół czy rodzinę. Zapytajcie się co jest im potrzebne. Będziemy zbierać dary w następujących punktach. Jest kilka punktów w Łęknicy, które przyjmują zbiórkę darów. Między innymi, znaczy między innymi są to mamy, mam podane na chwilę obecną pięć takich miejsc. Hotel Murzakowski to jest ulica 1 Maja 8, Miejski Ośrodek Kultury, czyli Wojska Polskiego 2, Zespół Szkół Publicznych, Wojska Polskiego 19A, Pawilon Trek znajdujący się przy ulicy Granicznej 3A i plebania przy kościele Świętej Barbary, czyli ulica Graniczna 12. Zebrane rzeczy będziemy raz w przewodzić do punktu zbiorczego w Żarach, do tej pory było to raz przewiezione w środę, minioną środę do Zielonej Góry, ale od tego tygodnia, od następnego tygodnia produkty będą włożone już do żaru, tam będzie punkt zbiorczy. Skąd będą przewożone na granicę? W razie pytań, propozycji pomocy udostępniamy numer telefonów. jeden numer telefonu to dyrekt, Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury numer 788045473, a drugi numer to, to należący do mojej pierwszej żony 784954330. Kierujemy ja ku wam wszystkie najserdeczniejsze myśli i wyrazy wsparcia. Jesteśmy z wami. Tyle ten apel odezwa prośba. W Urzędzie Miejskim też jest osoba, która jest niejako odpowiedzialna za pomoc, która jest organizowana na terenie gminy. Z tego co wiem, to burmistrz przekazał, w poniedziałek jest planowane, w Urzędzie Miejskim bodajże, nie, nie wiem, miejsca, może gdzie indziej, spotkanie tych wszystkich, którzy są zaangażowani w udzielanie czy organizowanie pomocy dla Ukrainy. Kolejny, kolejna sprawa, która wpłynęła tutaj do Rady to już są pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, która przesyła nam uchwały Pierwsza uchwała z dnia 13 stycznia tego roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Łęknice na lata 2022-2025. Skład orzekający Rio w Zielonej Górze w osobach Iwona Popiel jako przewodnicząca oraz Joanna Chruściel i Adriana Kamedurska jako członkowie tego składu opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu. Gminy Łęknica na lata 2022-2025 wynikających z planowanych zaciągniętych zobowiązań, o których mowa jest w odpowiednich artykułach ustawy o finansach publicznych. Dalej mamy szerokie, szczegółowe uzasadnienie. Do wglądu oczywiście kto z radnych zainteresowany można podejść do Biura Obsługi Rady i z tym uzasadnieniem się zapoznać. Ale przypomnę opiniuje RIO pozytywnie. Kolejna uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej również z 13 stycznia w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej gminy Łęknice na 2022 rok. Skład orzekający w tym samym składzie opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Łęknica na 2022 rok. Też szczegółowe uzasadnienie, z którym można się zapoznać w Biurze Obsługi Rady. I jeszcze jedna uchwała. Regionalnej Izby Brachunkowej z dnia 18 stycznia na podstawie określonych tutaj przepisów prawa po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały nr 35 przez 218 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęknice na lata 2022-2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza nieistotne naruszenie prawa w wyżej wymienionej uchwale polegające na błędzie w wykazie przedsięwzięć jako załącznik nr 2 do wyżej wymienionej uchwały w zakresie limitu zobowiązań. W uzasadnieniu czytamy, że uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknice na lata 2022-2025 wpłynęła do Rio w Zielonej Górze w dniu 29 grudnia ubiegłego roku. Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej uchwały z przepisami prawa kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że w załączniku nr 2 do wyżej wymienionej uchwały wykaz przedsięwzięć dla ujętego w nim zadania pod nazwą promocja gospodarcza województwa lubuskiego, promocja gospodarcza regionu realizowanego w latach 2022-2023 wykazano kwotę limitu zobowiązań 0 złotych, a łączny limit wydatków na wskazane wyżej zadanie wynosi 20 tysięcy 202 zł, 2 grosze. Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanowiło jak tendencji niniejszej uchwały. Pani Skarbnik już dawno tą sprawę wyjaśniła i poprawiła to drobne uchybienie. Kolejne pismo, które wpłynęło również do Rady Miejskiej w Łęknicy, chociaż w zasadzie w moim odczuciu nie powinniśmy być adresatem tego pisma. Ale skoro wpłynęło, pozwolę sobie tylko fragment z początku tego pisma przytoczyć. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany całością tego pisma, to proszę, też będzie dostępne oczywiście w Biurze Obsługi Rady. Nadawcą jest cech z Dunów Polskich, petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza niniejszym wnosimy o podjęcie w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji wszelkich działań niezbędnych do naprawy uchwały. Chodzi o uchwałę nr 22 przez 323 przez 20 sejmiku województwa lubuskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Tak by usunąć z niej wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii, czyli drewno kawałkowe, pellet, brykiet, drzewny. Wnosimy o zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno, w tym, bioliwo, w tym biopaliwo stałe, w szczególności yy, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu. Ta petycja zostanie przekazana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji przewodniczący komisji zwoła posiedzenie tejże komisji, która to komisja zajmie się tą petycją. Czy w sprawach różnych, bo ja już tutaj wszystkie pisma, które wpłynęły przytoczyłem przynajmniej fragmentarycznie. Czy w sprawach różnych ktoś jeszcze chce zabrać głos? Radny Robert Brachman. Chciałbym wrócić na chwilkę do sprawy, do sprawy świątecznej dekoracji. No wiemy jak wygląda sytuacja na świecie. Moja prośba do pana burmistrza żeby z zakupem tej choinki jednak się wstrzymać. Wydaje mi się to w obecnej sytuacji no zbędna ekstrawagancja. Natomiast 30 tysięcy złotych myślę, że można by przeznaczyć na można no, lepiej wydać po prostu w obecnej, w obecnej sytuacji. Możemy nasze przywiązanie do, do świątecznych tradycji zamanifestować na inne sposoby, a ten zakup po prostu odsunąć w czasie. Moja gorąca prośba do Pana Burmistrza właśnie w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Radny Krzysztof Biurewicz. Poddajemy oczywiście pod rozwagę burmistrzowi słowa, które zostały wypowiedziane przez Pana Roberta. Ja chciałbym też tutaj już wrócić do wcześniej omawianej sprawy transportu publicznego. W związku z tym, że są jakieś pomysły rozwiązania tego, tego problemu, ale z drugiej strony one rodzą kolejne pytania, bo mając dwóch przewoźników, Domyślam się, że dzieci korzystające, dojeżdżające do szkół i korzystający z usług dwóch, dwóch przewoźników będą musiały mieć dwa miesięczne bilety. Czyli tutaj w związku z tym też jakieś wsparcie dla tych rodziców będzie organizowane ze strony starostwa może, bo to jednak jest obowiązek starostwa. No problem będzie oczywiście, jeśli uda się cokolwiek zrobić w tej sprawie transportu publicznego, no to będziemy mieli kolejne, kolejne pytania, kolejne problemy. Dlatego też moja prośba, żeby zwrócić na to uwagę. Dziękuję bardzo. Sądzę, że jeżeli przewoźnik, który, który no zamierza wejść na ten, na ten rynek, Zdecyduje się na ten krok, to już będzie tworzona siatka połączeń w ten sposób, żeby właśnie ułatwić przemieszczanie się i tam i z powrotem za pomocą środków tego samego przewoźnika. No ale to wymaga rozmów i, i ustaleń, prawda? To się okaże. Ma na pewno jakieś problemy przy tworzeniu. Tak, proszę bardzo. Szanowna Rado. No ja tak jakby nie za bardzo rozumiem tutaj jakiś wniosku pana, pana Krzysztofa, bo tak naprawdę wydawało mi się, że jak, jak będziemy, wydaje mi się, że jak będziemy mieli większą konkurencję, no to może wtedy się pojawi jakaś chęć prowadzenia tutaj i rozszerzenia siatki połączeń, która jest tak naprawdę już państwu tu powiedziałem, ostatni no, autobus z Lęknicy do Żar wyjeżdża o 13.10. Można powiedzieć kolokwialnie, że burmistrz zwinął asfalt i już, już, już nie ma transportu, więc hmm, wydaje mi się, że im więcej przewoźników, tym, tym byłoby lepiej dla nas wszystkich, byłoby, a jak jest trochę konkurencji, to wiadomo, że te ceny zawsze są i jakość usług jest chyba świadczona na wyższym poziomie. Co do biletów miesięcznych, no, tru, trudno, mi, trudno mi w tym momencie, gdy my nie, jako gmina nie sprzedajemy biletów miesięcznych, bilety miesięczne na, na, na dowóz dzieci są chyba... Refundowane, chyba, ja nie wiem, przyznam się szczerze, że nie wiem. Chyba są refundowane przez, mhm. zależności od organu, który organizuje ten, ten, całe połączenia. Mówię chyba, bo nie wiem, naprawdę trudno mi powiedzieć. Ale jeżeli ktoś wykupi, wykupi bilety miesięczne, to pewno tam są jakieś dodatkowe obostrzenia, że tak jak na przykład firma Fenix chciała się wychować wycofać się z tego autobusu bodajże 6.45. Jeżeli dzieci wykupiły, wykupiły bilet miesięczny na tą trasę, to firma Phoenix mówiąc delikatnie łaski nie robi i musi, musi świadczyć te usługi, bo zostały sprzedane bilety, więc mów trzeba do, do, do, dochowywać, więc ja uważam, że im więcej, więcej się połączeń pojawi, ja mam taką nadzieję, mówię cały czas, że my tylko gdybamy, bo ja nawet nie wiem, jestem czekam na informacje od tej firmy, czy ta siatka połączeń, która mniej więcej została zaprojektowana, to znaczy te pięć połączeń z Łęknicy do Żar i z Żar do Łęknicy, czyli w sumie 10 kursów, będzie tym, na co ta firma przystanie, czy będzie chciała dołożyć więcej kursów, czy nie, ja tego nie wiem. Po prostu jest okazja, żeby wystartował nowy, nowy operator i tą lukę w transporcie publicznym, która jest coraz większa, niestety nie jest coraz mniejsza, tylko coraz większa, próbowałem ją minimalizować tak, żeby można było w jakiś sposób dostać się do żar, do żartu miasta powiatowego i załatwić swoje sprawy, więc tak naprawdę to na razie bardzo mocna sytuacja jest bardzo hipotetyczna i różne scenariusze można przypisywać, więc ja bym jeszcze tak daleko nie wchodził co do z biletami miesięcznymi I ważne, żeby był transport. Jeżeli będzie transport, to ja myślę wydaje, wydaje mi się i będą chętni, to wtedy pewne rzeczy same się powinny rozwiązać, no, dziękuję. Dziękuję. Czy w sprawach różnych ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Tylko zamykam ten punkt porządku obrad. I w związku z wyczerpaniem porządku obrad... E Aha, przyjęcie protokołu. Przepraszam, dziękuję bardzo za przypomnienie. Bo przełożyłem sobie karteczkę już widzę zamknięcie obrad. Oczywiście, jeszcze głosowanie jednocześnie Punkt 19 to przyjęcie protokołu z obrad 35 Sesji Rady Miejskiej w Protokół wyłożony był, mieli Państwo okazję zapoznać się z treścią tego protokołu, teraz przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, kto za odrzuceniem, kto wstrzymuje się, proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że Protokół z obrad 35 sesji Rady Miejskiej w Łęgnicy został przyjęty jednogłośnie. No i teraz już mogę do punktu 20 przejść. Wcześniej się nieco pośpieszyłem. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 36 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęgnicy. dziękując radnym oraz wszystkim zaproszonym gościom za udział w sesji. Obrady 36 zwyczajnej sesji uważam za